Zakupy za tysiąc złotych na spakowanie cukierki jedno, jedna puszka mientusek cukierki, druga puszka, Anzynki, anzyki, andzy, panzyki cukierki, trzecia puszka Czekajmy kanolty, kanolty, cukierki, czwarta puszka to nie jest takie pytanie. Półksiężyce z elektrycznym dozieniem, z miodem naturalnym, z miodem naturalnym, Tu jest 2,7 kg. Tu jest 2,8 kg. Tutaj jest 2,7 kg. Tutaj jest 2,7 kg.